To prawda, stos w stosunku do pierwszego sezonu, e, która wtedy zima była taka jesienna dość, tutaj e, tym razem mocno przesypało. E, niektórzy twierdzą, że to była zima stulecia w Pieszczadach. No i rzeczywiście chodzenie e, w czołękach e, po, pośród e, gór śniegu było dosyć problematyczne. No ale daliśmy radę i miejmy nadzieję, że te surowe warunki wpłyną na klimat. E, Naszego serialu, także fajnie, że pod tym względem można było powiedzieć, yy, yy, ta zima bardzo zapracowała yy, na, na całość, myślę.